Jestem wysoko, zapnij pas Nie dogonisz nas na światła, na światła Jestem wysoko, zapnij pas, pas, pas, pas Między nami przepaść, spać, spać ja, Jestem yeah. wysoko, zapnij pas Nie dogonisz nas na światła, na światła Jestem wysoko, zapnij pas, pas, pas, pas, pas Między nami przepaść, spać, spać ja, spacja Demony słyszę cały czas co mówią mnie jest prawda. jest prawda Dymony widzę cały czas Kiedyś zrobią w końcu atak Kiedyś było dobrze, ale dzisiaj wcale nie jest Każdy nie, nie, goni nie, po nie. tą porce, każdy nie istnieje Mam milion planów w głowie, dalej robię sobie nadzieję Że będzie z muzyką, ale co o nie wiem nie. Jestem wysoko, zapnij pas. pas Nie dogonisz nas na światła, na światła. Jestem wysoko zapnij pas, pas, pas między nami przepaść, spaccia, spacja Jestem wysoko zapnij pas Nie dogonisz nas na światła Jestem wysoko zapnij pas, pas między nami przepaść spaccia spacja Między nami duża spacja Kiedyś to robiłem, ale dzisiaj nie ogarniam Kupuję sobie bilet w jedną stronę, bo nie chcę wracać tam W mojej głowie dalej jestem sam. Dalej jestem sam. Dalej, dalej jestem sam, sam. Kiedy potrzebowałem was, no to nie Nie pasuje, nie dogonić nas na światło. Jest coś jeszcze, co